Biedronka Jak w lusterku w kropli rosy Żeby pewną być urody wzrok zatapia Lecz nie widzi, gdzież urody są do wody Co się stało? Nie dostrzegam mojego atutu Jeszcze wczoraj były słowo Z tyłu, z boku, nawet i tu Kim ja będę bez mych kropek? Bez ozdoby mojej? Nikt mnie bez nich nie rozpozna Okropnie się boję. Gładkie skrzydła to dla żuka, paski zaś dla stonki. Czy przystoi wzoru brak dla modnej biedronki?